Tyle rozdań i powrotów Co wylanych płeć, Tyle trosk, co mogły zniszczyć Najpiękniejszy sen To przeze mnie Nie będzie łez, obiecuję, że dla Ciebie zniszczę głupi gniew, bo bez Ciebie